Cały czas ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłuką, taki ten... Tak bez boże, ani spać, ani się położyć, co tu zrobić? Zostaw suba.